Witam skromne grono oglądających. Jesteśmy w lasach Katowickich. Mamy już grudzień. Koniec sezonu rowerowego, biegowego. A mi zostało jeszcze trochę materiału do zmontowania. Między innymi bajkatelie Jeleśnia, bajkatelie w i trochę zżarek. Temperatury wyskie zeru, Dzisiaj akurat jest trochę cieplej. Zdecydowałem się trochę jeszcze wykorzystać pt. w tym roku jakie są, są na robota, no ale to jest to co robimy, prawda? Ale po kolei potem jak zaliczyłem moim gravelem w tym sezonie bajketelier w rybniku i w Dąbrowie. I potem jeszcze Langti Maraton na moim starym rowerze komunijnym, też bez amortyzacji. Chyba złapałem Bakcyla cross country. Zacząłem się rozglądać właśnie za takim rowerem. Zdarzyła się w międzyczasie okazja przetestować rower w suspension podczas testów Meridy w Bielsku Białej a niedługo później przetestowałem Hardtaila Ninera na Bike Atelier Żarki Rower został mi użyczony przez znajomego z roboty niestety nie nagrałem samego przejazdu w startem zauważyłem uszkodzenie obudowy kamery i nie chciałem jej się podczas tym bardziej, że jeden uchwyt mi się już rozleciał nie polecam tani uchwytów ekspres. dotychczas Makę markę używałem przypiętą do kierownicy na gravelu No generalnie na rowerach bez czynienia amortyzacji Te uchwyty po prostu dostawały bardzo po dupie. Na szczęście urwał mi się podczas normalnej jazdy Nie podczas wyścigu Zresztą widziałem na mecie żarka gościa, który urwał dokładnie tak samo uchwyt jak ja Taka może go pro jakiej szukał strasznie trochę czasu Szukał kamery Więc nauczony tym, że stosunkowo łatwo można Nie zauważyć po prostu, że coś odpadło od roweru, a szczególnie w momencie kiedy jesteś na wyścigu wracając do Ninera, bardzo dobry Hardtail lekki, idealny zakres przełożeń czego się więcej Dory XT, z przodu 3, blaty waga spadała mi 11 kg w pożarkach już bym się wspaniał do Hardtaila ale niedługo potem, niedługo potem pojechałem Wałek do w podczas Wisły 1200 no, tutaj, masakra. na moim gravelu i stwierdziłem, że w 20 latach męki na twardym zawieszeniu Full suspension Decyzji też pomogło to, że ostatnio w Decathlonie pojawił się model xc 900 s z Rockridera, oferujący bardzo ciekawą konfigurację sprzętu przystępnej wadze 12 kg z pedałami 12,5 no i w miarę przystępnej cenie A decyzję o zakupie przyspieszył właśnie e Wieleśni Chciałem pojechać już na, na nowym sprzęcie, więc zamówiłem Robert do domu, żeby sobie samemu poskładać, wyregulować. No i to był też błąd. Okazało się, że kurier wchodził przez ja Zauważyłem uszkodzenie, ale wydawało mi się, że jest na tyle małe, że nie ma co wydziwiać. Zarysowana była lekka przerzutka, Stwierdziłem, że i tak się pewnie zarysuje, I tak nie, nie jeden raz przewrócę gdzieś z zawodu, czy zawodów, że tak ten rower sobie przeżyje. natomiast przejechanie do, do, do domu zauważyłem, że hak jest tyle skrzywiony że to po spada do wewnątrz i no hak wymagał natychmiastowej naprawy kurier mi jest zbył przecież e, podpisałem, odebrałem więc czego chcę. jedynym rozwiązaniem było pojechanie do dykaplonu gdzie miałem nadzieję, że poprawią mi ten tak nie myślałem o tym, że robią mi to za darmo, a zrobili mi to za darmo, bo okazuje się, że ja o tym nie wiedziałem, ale okazuje się, że przez pół roku od pół roweru klient ma darmowy serwis więc stawiłem rower praktycznie na miejscu w późniejszym czasie ściągnęli mi rower, oni zadzwonili do mnie jak ściągnęli mi ściągnęli nową przeszutkę, zbudowali nowy hak, nową przeszutkę o wiele wyżej niż na wysokości zadania Jestem mega zadowolony, mogę polecić Naprawdę z takim podejściem do klienta To aż chce się kupować tam kolejne, kolejne rowery Tak więc w Jeleśnia Pojechałem już na nowym sprzęcie Podekscytowany Miał być ogień Miał być awans do następnego suktora A co było to zobaczcie w najbliższym filmiku Thank <laughs> you.